Cześć, witam was bardzo serdecznie w nowej serii Let's Play, na moim kanale Ori and Blind Forest Mi do tego dwójka Warto było grać najpierw jedynkę eee, Nagrywałem to kiedyś Ale miałem duże problemy z pewnością tej gry i ogólnie to jest wersja Definitive Edition W związku z czym doszły tutaj jakieś pewne nowości, jak jakiś obszar czy tam lokacja Nie wiem jak to nazwać, nie zagłębiłem się w szczegóły jakieś chyba umiejętności też w grę spolszczenie. zaraz zobaczymy czy jest ona do wyboru tutaj. No jest polski. Okej, okay, to fajnie. Cieszy mnie to, że działa. Początek jest iście Disneyowski. Mówię, bym powiedział, że może się nawet wzruszyć. Ja jak grałem pierwszy raz tę grę to zrobiłem się smutno. Teraz już wiem co się stanie, ale jeśli wy nie znacie tej gry to naprawdę warto Warto się z nią zapoznać, jest piękna. Pod względem audiowizualnym, jak można słyszeć, ta muzyka jest hotowna. Tak samo historia i gameplay też jest bardzo przyjemny. Dobra, myślę, że bez zbędnego przedłużania zaczniemy sobie nową grę. Aha, bo tutaj na moim koncie ktoś grał. W takim razie usuwamy to. I lecimy na normalnym. Noc na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Tej nocy, w czasie wielkiej burzy, zniknął Oryx. To nie jest główny bohater gry. <gry> Ale mamy na nim kontrolę na razie. To śmieszne, przypomnę. skoczę Gniazdo. Okej. Okay. W tym odcinku przejdziemy sobie tylko i wyłącznie całe intro. A w kolejnym zaczniemy już prawdziwą rozgrywkę. Z skakaniem, z dobijaniem, z, z wspinaniem, z zagadkami. kiedy Narum przyjęła moje światło. Tak dziecko, które zostało porzucone. Proczy stworek. <grych> Dobra, to jest też główny bohater. Jest piękna grafika, bardzo kolorowa. Uwielbiam takie kolorowe gry. No i nie ma już żarcia na tym drzewie, przynajmniej. Tak, bo musimy na to wskoczyć. No i fajne, że życie sobie wiodą, w sumie, razem, jako przyjaciele. Rozumiem, że dieta owocowa. Można i tak. Dajemy zobaczyć, co to... Tej pamiętnej nocy same niebiosa się rozświetliły, a ja wołałem o. Uschnięte wszystko, no cóż, ale nadzieja nie nadeszła. Widać, że jest marnowany taki, taka pora roku, chodzi na to, jesień. Lubię jesień. Lytos, Tylko bezlitosny czas. Życie straciło sens. To jest piękne, że nie zje sam, mimo że głoduje, kiedy las oślepł, to da Orniemu i żeby on zjadł. to jest wartość taka fajna. Dobra. Ale trzy nadzieja pojawiła się ponownie. O, wspomnienia śpaje jąki. Sema. No troszkę sobie umrzewną no, z głodu. Po raz kolejny osierocony. Bez powodu, aby pozostać w tym miejscu. Ale pomachał, pożegnał się, co miał zrobić. Ale widać, że jest zmarnowany. Kurczę w poszukiwaniach mojego światła. Tak słaby i tak wątły. Dobra, jakoś się Gdy tylko milczenie było odpowiedzią na modlitwę. Oczywiście jeszcze ciernie muszą być na naszej drodze, bo byłoby przecież za łatwo. Wcale nie jest tak, że nam już ciężko. Czemu mam jeszcze dowalić? I oczywiście nadzieja całkowicie zaniknęła. Kiedy moje dziecko było bardzo słabe I ducha Moje światło żywiło jego i nastał świt nowej ery. Gra zapisana i od tego momentu mamy władzę nad postacią. Będziemy ją rozwijać, będziemy poznawać fabułę, przemierzać kolejne etapy. Nie mamy na razie mapki. Okej, okay, czyli to za nami, tak jak mówię. To był tylko wstęp w tym odcinku. Nie będziemy tutaj więcej się zagłębiać dzisiaj w to. Cały gameplay od tego momentu pociągniemy sobie w kolejnym odcinku. Także mam nadzieję, że gra wam się spodoba. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia na pewno w kolejnym odcinku. I na razie. Cześć.